Bardzo ważna wiadomość dla Ciebie, jak zamierzasz w najbliższym czasie, czy w jakimkolwiek czasie odbyć szkolenie typu Survival Course do pracy na platformach wieczniczych. Survival Course to popularny bossiet i otóż po ostatnich wypadkach helikopterowych w sektorze brytyjskim wprowadzono, a w zasadzie zmodyfikowano stary trening i w trakcie tego nowego treningu będziesz musiał oddychać pod wodą aparatem nowego typu, a w zasadzie zupełnie nowego typu, bo dostarczającym sprężone powietrze. I z tym się też wiąże dodatkowa ocena medyczna z wydaniem zupełnie odrębnego certyfikatu, który się nazywa Fit to Train. Ten certyfikat nie upoważnia Cię do pracy na platformie, ten certyfikat cię upoważnia tylko do odbycia treningu typu Bosiet. I yy, we wrześniu zeszłego roku uczestniczyłem w szkoleniu IBS Medical Assessment i nabyłem właśnie uprawnienia do wydawania takich zaświadczeń. I tak jak powiedziałem, obowiązują Cię one przed każdym certyfikowanym kursem typu bossiet. No, tam gdzie zła wiadomość to jest dobra wiadomość, ponieważ te treningi odbywają się raz na 4 lata, to z reguły nie będziesz potrzebował tego fit to train certificate za każdym razem, ale jak jesteś kandydatem i jedziesz na bossiet, to musisz o tym pamiętać, prawda, bo po prostu Cię do basenu nie puszczą. I również jak masz powtórny bossiet, to też o tym pamiętaj, żeby się o to upomnieć, no niestety jest to jakiś koszt dla ciebie dodatkowy. A przy okazji, no super ważna wiadomość: Vulkan Training Center w Szczecinie uzyskało jako pierwsze i na razie jedyne w Polsce akredytację OPITO. Z tego co wiem, od kwietnia 2018 ruszają już. Jakby to powiedzieć, pełną parą zaczynają pierwsze treningi, i jak już dostaniesz od nich jakieś tam zaświadczenie czy certyfikat, to będzie opito approved, prawda? Także nie musisz już lecieć do Rotterdamu, czy jechać do Rotterdamu z Wrocławia, to jest 1000 km, czy lecieć do Aberdeenu, prawda, aby odbyć ten trening. Natomiast yy, Przeprowadziłem takie w sumie półoficjalne rozmowy z przedstawicielami tego centrum. Ludzi naprawdę prężnymi, zmotywowanymi, kreatywnymi i zgodziłem się objąć ich nadzorem medycznym jako certyfikowany lekarz ogółu. Bo musisz wiedzieć, że ten Fit of Certificate musi być podbity przez lekarza yy, aprobowanego przez OG UK. I y, być może nawet y, będę jeździł od czasu do czasu do Szczecina, ponieważ tam jest największa grupa kandydatów na platformy wiertnicze i takie fitu train certyfikaty tam wystawiał po moim osobistym badaniu. Także no, y, powoli, ale nieubłaganie te standardy światowe wkraczają do naszego kraju. Jeżeli lekarz chce się rozwijać, jeżeli centrum szkoleniowe się chce rozwijać, musi nabyć uprawnienia międzynarodowe, wiąże się to z reguły z dość trudnymi, dość wnikliwymi audytami, potem reaudyty i tak dalej, i No ale nie ma od tego odwrotu. Także, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz certyfikowany, ogóg, OG UK, wystawiam te certyfikaty brytyjskie na wszystkie sektory. Również od pewnego czasu jestem akredytowanym lekarzem wystawiającym certyfikaty norweskie, ale na razie tylko na platformy wiertnicze sektora norweskiego. Także, jeżeli masz coś do powiedzenia o tym fit to train certificate, napisz to w komentarzu do tego wideo. Również możesz zasubskrybować mój kanał lub obejrzeć kolejny filmik z cyklu OG UK Certificates.